Jakie konsekwencje w terminowym prawie jazdy powoduje kod 68, czyli zakaz spożywania alkoholu taki, go, taki kod masz prawdopodobieństwo dostać po badaniach lekarskich WOMP oczywiście za jazdę po alkoholu Witam Panie Darku, zabrano mi prawo jazdy na 6 miesięcy badania zrobione w WOMP Sosnowiec psychologiczne pozytywne i lekarskie brak przeciwwskazań także sukces. Natomiast dostałem Termin kolejnego badania na czerwiec 2018 roku oraz kod 68 do prawa jazdy. Z Pana blogu wiem, że mogę zrobić te badania u miejscowego lekarza, który bada kierowców, a niekoniecznie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. I moje pytanie jest, czy przed lekarzem w moim mieście będę musiał udokumentować roczną abstynencję. Czy sam fakt, że teraz odzyskałem prawko terminowo na dwa lata, powoduje, że badania w 2018 to tylko stwierdzenie, czy wszystko jest w normie. Czyli takie po prostu sprawdzenie stanu zdrowia. I zapamiętaj, po pierwsze, jak masz bity kod 68, to zarówno lekarz uprawniony, jak i osoby kontrolujące ruch drogowy Będą wiedziały, że z alkoholem było coś na rzeczy wystarczy, wystarczy, że tylko sobie spojrzy na tył prawka, a tam kodzik 68. Czyli pan policjant byłby głupi, gdyby nie zrobił jakiegoś dodatkowego sprawdzenia twojej trzeźwości, bo masz mieć 00000000 same zera, prawda, a nie na przykład 019, które normalnego człowieka ratuje, a ciebie nie. Natomiast, yy, co do lekarzy, no jeżeli trafisz na jakiegoś lekarza bardzo pryncypialnego, czy nie daj Boże jeszcze raz lekarza w WOMP-u, no oczywiście, może on rozszerzyć badanie w kierunku sprawdzenia abstynencji alkoholowej. No, w jaki sposób to robi? Czy zrobi? No nie pytaj mnie za bardzo, bo w sumie to zależy od jego doświadczenia, jego wiedzy medycznej. Inaczej to zrobią w WOMP-ie, gdzie są bardziej formalni. Inaczej, że tak powiem, lekarz prywatny który może już znać tego pacjenta i tam sobie jakąś inną metodologię obierze. No, to udokumentowanie rocznej abstynencji alkoholowej również może wchodzić w grę. Także, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i pierwsze osoby z tym kodem 68, pomimo, że wprowadzono go dość niedawno, trafiły już do mnie, trafiły do przychodni pytać się co z tym robić, niektóre przedłużyły już sobie u mnie terminowe prawo jazdy i dziękować Bogu, że wszyscy z nich, z tych moich pacjentów, wyciągnęli wnioski na przyszłość, przynajmniej zarzekają się, że nie jeżdżą na podwójnym gazie I ten cel tego kodu wychowawczy, tego kodu 68 w pewien, został, w pewien sposób został osiągnięty. Także bye-bye, jak coś masz więcej o kodzie 68, napisz to w komentarzu do tego wideo. No, jeżeli yy, miałeś jakieś swoje zdarzenie ciekawe z kodem 68, czyli zakaz spożywania yy, alkoholu, to wpisz to również w komentarzu do tego wideo, a jak nie jesteś moim widzem, to się niestety warto zasubskrybować, bo wtedy wszystkie wiadomości dostajesz na czas, zaraz tylko po tym, jak się ukażą.